Może treść mojej piosenki musza lanska A mowa, której w niej użyję zawadiacka. A teraz szybko przejdźmy do faktów Bo zaśpiewałem całkiem sporo taktów Gwarantuję wam, że po tej izolacji Największy gamer podniesie dłoń ze spacji Teraz wszyscy żyjemy z tym cringe A dzieło cienia wkrótce dla nas wielki cringe Chcemy zaskoczyć na super życia ring ring Zamiast tego wpisujesz Netflix serial ping ping E każdy z nas ma temu powody